I jeżeli ktoś jest już na miejscu, to niech da znać. Parę zdań powiem o użyciu broni, a w zasadzie przypomnę trochę sprawę takiego policjanta z Konina, który w swoim czasie jakoś tam postrzelił no, miejscowego pana, czy miejscowego dżentelmena, który sprawiał kłopoty. Było tam jakieś podejrzenie, że dilował, nie dilował, I oczywiście policjant po tym, co zrobił, poszedł na zwolnienie lekarskie. Potem z powrotem zaczął służbę. Natomiast zabawa polega na tym, że no w końcu ta Sprawiedliwość kiedyś musi się dokonać i niedawno tutaj, jak widzisz, 20 grudnia policjant z Konina, który zastrzelił 21-latka, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Policjant przynił, przyjął taką dosyć ciekawą taktykę, a mianowicie odmówił zeznań Czyli no po prostu sąd tam czy prokuratura musiała podjąć decyzję na podstawie jakichś takich spraw poszlakowych. Jeszcze tylko jedno Czy mnie słychać, prawda? To jest najważniejsze tutaj. Jeżeli mnie słychać, to proszę o jakieś info. I oczywiście sprawy poszlakowe no, nie jest tutaj coś takiego łatwo, łatwo zrobić, natomiast yy, co się okazuje, że yy, po dwóch latach nagle yy, znajduje się jakiś świadek, który rzekomo jakaś pani z Konina, świadek zdarzenia sprzed dwóch laty, kiedy to policjant śmiertelnie postrzelił 21 Adama i ta Pani twierdzi, że bała się do tej pory mówić, natomiast policjant prowadził pościg z niezabezpieczoną bronią trzymając palec prawej dłoni w pobliżu języka spustowego. Prawda? Podczas próby pochwycenia uciekającego podejrzany użył do tego ręki, no i stało się to, co się złego mogło stać. Prawda? Tutaj jakieś tam inne, inny news prasowy. Policjant w swoim czasie wrócił do służby. Śledztwo trwało dwa lata, prawda? Oczywiście monitoring jakoś tam nie dał niczego nie, nie wyjaśnił. Natomiast zabawa dla ciebie polega na tym, że Warto się zastanowić, czy jest sens takiego pochopnego jakiegoś straszenia bronią, używania broni. Teraz w chwili, w momencie kiedy jest policjant może być nagrywany i to z okien, prawda, są różne monitoringi, są różne jakieś takie urządzenia, które pozwalają potem zweryfikować tego, co w razie postrzelenia takiego zioma mówisz, a co się tak naprawdę zdarzyło. No, sytuacja na pewno nie jest zbyt ciekawa, prawda? Tym bardziej, że ostatnio Wydarzyła się sprawa niedaleko Wrocławia, w moim województwie, prawda, czyli yy, policjantka przyłożyła pistolet do głowy i już to wystarczyło, żeby no padła jakąś taką ofiarą mediów, prawda, yy, czyli policja po pościgu zatrzymała agresywnego mężczyznę, w trakcie akcji policjantka przyłożyła mu pistolet do głowy, prawda. I zarzuty takie, no, podobno w pewnym momencie padł strzał, prawda, Sto czyli prawdopodobnie strzał był ostrzegawczy, i nagle się okazuje, że nawet ciężko tutaj w emocjach powiedzieć jakieś parę brzydkich słów, czyli na glebę KO, prawda? No. Policja potem się tutaj tłumaczy, tam, że ten gość mógł być pod wpływem środków odurzających, że zagrały emocje, prawda? Czyli widzisz jakąś taką sprzeczność. A mianowicie, że wszyscy oczekują, żeby policja była sprawna, fajna, łapała bandziorów, łapała jakichś ludzi, którzy rozrabiają. Natomiast, jeżeli już dojdzie do tego, nagle jest druga strona medalu, że pomimo, że ten ziom Zaczepia, był agresywny, że zaczepiał przypadkowych ludzi, w tym matkę z dzieckiem objawiającą się swoje życie, no to y, musisz, y, że tak powiem, być bardzo ostrożny prawda, w swoich zachowaniach. Y, łatwiej mi to powiedzieć niż faktycznie że tak powiem, zrobić. Mam to szczęście, że nigdy nie spotkała mnie taka e, trudna sytuacja, prawda? Że musiałem podjąć jakąś taką decyzję, natomiast mówię yy, no musisz się liczyć z tym, że oprócz osób, które pochwalą twoje zachowanie przykładowo mnie, czy tam jakiegoś, jakiejś innej osoby, to Znajdzie się trochę hejtu w internecie i niestety będziesz musiał się z tym hejtem zmierzyć, prawda? Mam nadzieję, że nigdy, nigdy to cię nie spotka Natomiast życie jest jakie jest. Także cześć Street, street Sniper, cześć Łukasz, cześć Monty Cześć Lenrock. Jeżeli masz jakieś pytania, to hangout nie jest telefoniczny, musisz to napisać tutaj. Że tak powiem, pytanie musisz dać na czacie, prawda? Nigdy nie pamiętam, chyba czat jest z tej strony albo i z tej strony, prawda? Nigdy nie pamiętam z której. I także napisz swoje pytanie na czacie. Natomiast dla tych, którzy wytrzymają jeszcze parę minut, będzie parę pytań z Multiego. Ale zanim o tym powiem, o tych pytaniach, pojawia się często problem, że podczas, jeżeli jesteś już. Po Multim przeszedłeś pozytywnie, przeszedłeś pozytywną rozmowę kwalifikacyjną, idziesz na komisję i komisja bardzo często żąda przyniesienia dokumentacji z ostatnich pięciu lat, z tak zwanego POZ-u, czyli podstawowej opieki zdrowotnej i jeszcze częściej wychodzą różne nieciekawe choroby, które cię dyskwalifikują, prawda? Także, Także jeżeli masz takie choroby, przykładowo tutaj jeden z kolegów został oblany jako niezdolny, ponieważ był uczulony na siarczan niklu, prawda? Sam się zastanawiam, gdzie, jakim cudem ten POZ wiedział o tym siarczanie niklu ale z tego wynika, że całą dokumentację bezkrytycznie zaniósł na komisję, no i został zdyskwalifikowany. To samo dotyczy się takich chorób, jak na przykład nadczynność lub niedoczynność tarczycy, że tylko do pewnego stopnia ta nadczynność, niedoczynność jest dopuszczalna. To dotyczy jakichś innych uczuleń, to dotyczy jakichś tam innych rzeczy, które niestety w dokumentacji podstawowej opieki zdrowotnej się często znajdują, a nie zdajesz sobie sprawy z tego, że możesz zostać uwalony, prawda? Także wniosek taki, że jak już starasz się do policji, to Cześć Wojtek Prałat. Yy, mam nadzieję, że ci tam w tej służbie idzie. Jak już się starasz do tej policji, to zrób sobie rachunek sumienia, czy w podstawowej opiece zdrowotnej nie znajdują się jakieś papiery, które ciebie dyskwalifikują. A głównie chodzi mi o jakieś takie przewlekłe schorzenia. Ktoś tam mnie pytał nawet, czy może dostać się do policji z cukrzycą zależną od insuliny, prawda? Czyli musi brać insulinę. Ktoś tam się pytał o jakieś choroby serca, nadciśnienie i zapewniam cię, że przynajmniej na wejściu musisz mieć zdrowie idealne. Jeżeli coś tam udokumentujesz mało ciekawego, to z reguły zostaniesz uwalony. Ostatnio trochę szwendałem się po Dolnym Śląsku. Jeżeli ktoś ma pojęcie, gdzie ta komenda policji, że ten posterunek, czy gdzie ten budynek policyjny się mieści, to niech napisze tutaj na czacie. Jeżeli już oglądasz tą moją bajeczkę, te moje konfabulacje po yy, w na żywo, to na, zrób to w komentarzu do tego wideo. Mam nadzieję, że yy, mam nadzieję, że zgadniesz poprawnie. Bartosz, odwołałem się od decyzji ortopedy i Centralna Komisja uchyliła opinię negatywną pierwszego orzeczenia i czekam na kolejne rozpatrzenie. Yy, to znaczy Bartosz, pytanie jest takie, czy ta komisja centralna skierowała Cię z powrotem do jakiejś oceny przez tą samą komisję, która Cię uwaliła, prawda, bo prawda, smutna jest taka, że ta poprzednia komisja może nie mieć wcale ochoty specjalnie Cię przepuścić, prawda, czyli może się trochę tak popałować z tym wszystkim i nie będzie łatwo, prawda? Także jeżeli, jeżeli chcesz, że tak powiem, jakieś porady, to napisz mi na czacie, jak ta komisja, do, do której komisji do, do kolejnego rozpatrzenia zostałeś skierowany, prawda? Yy. Była ostatnia jakaś nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu chorób. Orientuje się pan, czego dotyczyła. Szczerze mówiąc się, kurde, przegapiłem tą sprawę, jeżeli coś takiego było. Ale na pewno jest to ciekawy temat na następny hangout. Muszę powiedzieć, że ostatnio normy zdrowotne się troszeczkę luzują. Z prostego powodu, że potrzeba policjantów na Wschodnią granicę, żeby pilnować tam nazwijmy tych emigrantów z Białorusi czy imigrantów do Polski. Oczywiście spotkałem takiego policjanta, który do mnie przyszedł i który wrócił stamtąd. I z tego, co zrozumiałem, służba jest o tyle nieciekawa, że Nowych gwizdów, tych próbujących się obecnie przedostać, tam zbyt wielu nie ma, no ale ktoś tam koło tej granicy czuwać musi, prawda? I, I olbrzymie siły ludzkie są angażowane w to, żebyś tam robił w sumie za takiego wartownika bardziej, czy pogranicznika, niż niż wykonywał swoje obowiązki policyjne. I niestety nie jest to zajęcie zbyt ciekawe, jest totalnie nudzące, prawda, nuda łażenie w prawo, w lewo, no i tyle. Lenrock, jak wygląda wizyta u neurologa w czasie obiegówki? No, zapytacie czy masz padaczkę, czy masz jakieś choroby neurologiczne, zawroty głowy omdlenia i tak dalej, i tak dalej. Potem wykonuje badanie neurologiczne. Początek badania jest tutaj powiedzmy no badanie o szopląsu, czyli tam musisz wodzić za tym. Nawet poruszać językiem. Jak poruszasz językiem to, to sprawdza nerwy czaszkowe. Potem ci się to puka, postuka, odruch kolanowy, prawda, Stań, st musisz stanąć na palce, na pięty. No, trudno mi tak jakoś w, w prosty sposób opisać. Dla mnie to badanie jest takie dosyć zrozumiałe i proste, prawda, natomiast trudno mi to opisać osobie, która za bardzo nie rozumie sensu tego badania, bo ruszalne Językiem może się kojarzyć, prawda, z inną czynnością dosyć ciekawą, którą faceci czasem wykonują. Nie mówię tu o strzępieniu języka, prawda, tylko o wyjęzorzeniu kogoś. Natomiast dla neurologa jest to badanie nerwu podjęzykowego, prawda, czy innego nerwu czaszkowego. Bartosz. Skierowanie dostałem do Śląskiej Komisji Lekarskiej. Pewnie będą mnie wzywać osobiście, gdyż po oddaniu obiegówki wszystko było rozpatrzone zaocznie dostałem niezdolny paragraf 63 p3. Odwołałem się i Centralna Komisja w Krakowie odpisała mi, że takiego paragrafu nie ma i ortopeda nie przebadał mnie zbyt dokładnie. No ciekawa sytuacja, bo no nie wiem, tak nie znam na pamięć yy... Tej nie znam na pamięć wszystkich paragrafów komisyjnych, ale przynajmniej mają się czego doczepić, miała komisja się do czego doczepić, czyli jakiś błąd formalny. P-O-Y-Y-Y -y -y. Cześć wszystkim, czy podpowie mi ktoś, czego się warto uczyć przed pójściem na szkołę? Ja wiem. Nie byłbym tutaj nadgorliwy przed szkołą, raczej odpocząłbym sobie trochę, wyluzował się. Myślę, że na szkole co trzeba to ci materiał tam jakiś dadzą, prawda? Także według mnie na naukę czas przyjdzie, prawda? I teraz chciałem jeszcze dla tych, którzy są przed Multim odpowiedzieć 10 pytań które na pewno na Multi Plusie się znajdą i jeżeli chcesz odpowiedzieć, to zrób to już po obejrzeniu tego mojego czata, mojego jego hangoutu i w komentarzu do tego Wideo. Yy, najlepiej jakbyś te pytania yy, w, yy, w komentarzu napisał, bo tak szczerze mówiąc też ich nie pamiętam na pamięć. Czyli yy, pytanie pierwsze, czy większość ludzi nie lubi się wysilać dla innych? Większość ludzi nie lubi się wysilać dla innych. Pytanie, pytanie, jest tak, czy nie? Drugie pytanie, często odkładam sprawy na później, tak czy nie? Przełożeni nie rozumieją, że moja doba ma tylko 24 godziny, tak czy nie? W trudnej sytuacji staram się dokładniej planować swój czas, tak że, czy nie? No ciekawe, ciekawe pytanie, w trudnej sytuacji. Staram się dokładniej planować swój czas. Na pewno według mnie to jakiś tam sens ma, prawda? Nie nadążam za tempem życia. Na zakupach zapominam o kłopotach. Także moja żona zdecydowanie lubi, jest liczką, nie tylko taką galeriową, ale nie tylko galerianką, ale jakieś takie sklepy internetowe zgodne z jej zainteresowaniami też dość dokładnie zna. Czasem długo nie śpię, planując sprawy do załatwienia na zajutrz. Im mniej myślę o trudnych sprawach, tym łatwiej przychodzi rozwiązanie. Czyli odwrotność tego pytania, które było poprzednio. prawda? Czyli czy sprawa się rozwiązuje łatwiej, jeżeli się dobrze Wyśpisz prawda czy czasem długo nie śpisz planując sprawy do załatwienia na zajutrz? Gdybym była abstynentką, znajomi by mnie lekceważyli i nigdy nie odkładam rozwiązywania trudnych problemów na później prawda. No ja czasami odkładam prawda, ale ja to jestem ja, ja się już do policji nie będę raczej starał, prawda? Smutna sprawa jest taka, nie, nie lubię ruszać spraw politycznych, ale część policjantów dostała trochę mniejsze wypłaty, ponieważ policjant bierze z góry, dostała trochę mniejsze wypłaty za styczeń. No, w Nowym Ładzie miały być wypłaty większe. Podobno to jest związane z tym, że nie każdy policjant starał się o tak zwaną jakąś ulgę, prawda, PIT-P2. Także jak już będziesz w tej policji, to staraj się od razu, żeby ci kwotę wolną hmm, od razu oddawali, prawda. Oczywiście niby to dostaniesz w, w maju przyszłego roku, ale przy dziesięcioprocentowej inflacji, to te parę, parę, tysi przyda się, parę tysięcy przyda się od razu, a nie za półtora roku, prawda? Jak chcesz stracić, to... Także, także tak ci radzę. Jeszcze raz Wojtek, pozdrowienia ze Szkoły Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. To pewnie, Wojtek, jest coś w tym, tam kurde, tam sierad, to tam idziesz wzdłuż galerii, prawda, i za szpitalem jest ta policja, prawda? Czy w chwili obecnej pełne szczepienie jest konieczne, aby dostać się do służby? Nie. Na pewno pe pewne, pełne szczepienie nie jest konieczne, natomiast no, według mnie jakiś taki mój pogląd jest taki, że się warto zaszczepić i jakiegoś syfu tam od ludzi nie załapać, prawda? Tutaj Wojtek jest ze szkoły w Sieradzu, siedzę na dupie, póki póki możesz na szkołę się pouczyć, prawda? Dużo nauki Bartosz, dostałem od ortopedy niezdolnej, ponieważ miałem operację przepukliny kręgosłupa. Ortopeda mnie badał i wydawało się, że wszystko jest ok. Trzeba, Bartek, rozróżniać dwie sprawy. Że wszyscy są grzeczni, że nikt się tam nie będzie stresował, że nikt ci tam złego nic nie powie. To nie oznacza, że... Czyli jest taka poprawność polityczna, jest jakieś RODO. No, nikt się tam nie będzie krzyczał, że miałeś tą przepuklinę, czy nie miałeś. Operowaną oczywiście, natomiast no, Za dobrze ci to nie wróży. Ma pan jakieś informacje przydatne do rekrutacji w Olsztynie oraz kiedy startuje nabór do elitarnych? Hm, dobre pytanie. Z tym naborem do elitarnych? Kurczę, jakoś tak nie mam trochę powera, żeby coś nowego zacząć, ale No ale coś tam spróbuję, prawda? Yy, może zrobię coś w połowie lutego. Może zrobię coś w połowie lutego. Biały 2K, zabrakło mi punktów na lubelski garnizon, musiałem od nowa testy przechodzić i rozmowę teraz. Bartosz, gdy mu o tym powiedziałem, to dał mi N i powiedział to dla pana dobra. No tutaj mam mieszaną sytuację, bo no, ty uważasz jakieś inne dobro, on uważa bardziej twoje dobro zdrowotne, prawda? <słyszynko> Trudno nie wiedzieć o tym, że praca policjanta na początku jest związana z nadużywaniem narządu ruchu, prawda, z wybitnym obciążeniem narządu ruchu, a tym narządem ruchu jest również swój kręgosłup, prawda. Czyli trochę ten racji ortopeda ma, ale mówię, nie będę się wypowiadał, bo mówię interesy twoje jako gościa, który przeszedł całą rekrutację, a interesy twojego zdrowia, to może być tam dwie różne rzeczy, prawda? Um, oczywiście ortopeda prywatny dał mi opinię, że nie ma przeciwwskazań do pracy fizycznej. Do pracy fizycznej może nie, ale do policji może być, prawda? Tutaj Wojtek, 5 przypadków użycia broni palnej, 14 Przypadków użycia środków we, przymusu bezpośredniego. Róg drogowy. Pierwsze trzy artykuły. Hmm. Mariusz odpowiedzi? Nie, nie, nie, nie. nie Słuchaj, ja i tak nie pamiętam tych pytań, żebym ci mógł teraz skomentować. W kieleckim nie mam się szans dostać. Mam 130, 131 punktów. Nie wiem. Nie powiem ci. Biały 2K, zależy od naboru, ja w Lubelskim, w Lubelskim ostatnio jest próg 160, miałem 134 punkty. Michałku, witam Marcin, dwie przepukliny, kręgozmyk, kręgosłupa, czy warto startować? Tutaj Michałku, pytanie ile masz lat? Czy te, te dwie przepukliny miałeś operowane? No także kolega Bartek przez podobną historię zoperowaną miał problem zdrowotny, prawda? Wojtek, panie Darku, będę kończył kurs. Wysłałbym panu te materiały, wszystkie ze szkoły, ale już pocztą polską, bo nasza kochana bardzo tego dużo, co się przyda. Może sam się coś douczę, prawda? Słuchajcie, kochani, myślę, że na dzisiaj wystarczy. 25 minut to jest akuratnie taki dobry dobry czas, żeby jeszcze was nie zanudzić, żebyś jeszcze jakoś tam wytrzymał 3 minuty. Mówię, jeżeli ktoś wie, co to za posterunek, czy komenda, czy gdzie ten budynek policyjny się mieści, to serdecznie zapraszam. Jedyne co mogę powiedzieć, to że to jest dolny, mój kochany, dolny Śląsk. Byłem tam dokładnie na trzech króli, prawda? Trzech króli trzema królami. Natomiast policjanci zabezpieczali jakiś tam patrol widziałem, zabezpieczali jakiegoś tam Jakieś nabożeństwo kościelne, prawda? Także licz się z tym, że za dużo wolnego nawet w czasie święta Trzech Króli miał nie peł. to jest właśnie smutna, smutna sprawa. Może, może uda mi się pokazać jakieś zdjęcie, tylko kurde, muszę, muszę przejść do tego niestety mojego. mojego zdjęciowego kurde, jak na złość nie mogę znaleźć ale zaraz zaraz znajdziemy zaraz znajdziemy wspólnymi siłami tylko chciałem ci udowodnić, że policja zapierdala również świątek, piątek, trzech króli sześciu króli, czy jakichś innych króli, prawda, takie fajne zdjęcie policjanta miałem zrobione Fajne zdjęcia policjanta, miałem zrobione, tylko gdzieś mi się kurde schowało, prawda? Ale... Momencik, momencik, momencik, tu komenda, tu to, tu, to, tu, tu, jak się człowiek śpieszy, diabeł Diabeł się cieszy No bo sam radiowóz, to możesz mi nie uwierzyć, że policjanci pracują w weekendy o, o, o, mam, mam. Już je tylko ściągam. Zdjęcie już jest ściągnięte. Dodaję tutaj do tego i popatrz kolego, sympatyczny. Tak niestety policja zapierdala również w takie święta jak Święto Trzech Króli. Ten kolega policjant sfotografowany przeze mnie telefonem komórkowym. Mam nadzieję, że jego twarzy za bardzo nie widać. Ale po prostu trzeba zapierdalać nawet w czasie Trzech Króli. Być może ci to ułatwi być może ci to ułatwi yy, odgadnięcie zagadki, gdzie yy, gdzie ten posterunek miał miejsce, także słuchajcie, kochani, trzymajcie się, cześć, do następnego razu i mówię, jak ktoś wie, to niech mi tylko odpowie, gdzie ten budynek policji się znajduje, lub ewentualnie gdzie ten pan policjant zabezpieczał w czasie Trzech Króli. Do następnego razu.